to pałac w Kraskowie województwo dolnośląskie widziane od tyłu jeden z kolejnych pałaców który jakoś ocalał w Dolinie Bystrzycy a widać, że obecni właściciele włożyli tutaj nieco serca.